Załóżmy, że działamy na rynku jabłek. W tym odcinku chciałbym zająć się jednocześnie popytem i podażą na jabłka w różnych cenach. Narysujmy układ współrzędnych. Jak już wiemy, oś pionowa jest osią ceny. Przyjmijmy, że jest to cena za funt. Natomiast oś pozioma to oś ilości. Ilości jabłek. Zaznaczmy wartości. 1 dolar za funt, 2 dolary za funt. 3 dolary za funt, 4 dolary i 5 dolarów. A tutaj jednostką będą tysiące funtów jabłek. Musimy też ustalić okres. To plan na przyszły tydzień. Mamy więc 1 tysiąc jabłek, 2 000, 3, 000, 4 000 i 5 tysięcy. Nanieśmy teraz jakieś krzywe popytu i podaży dla tego rynku. Potencjalne krzywe popytu i podaży. Najpierw nanieśmy… najpierw nanieśmy popyt. Jeśli cena jabłek jest bardzo wysoka… Zawsze myślcie w ten sposób, wykreślając te krzywę. Jeśli cena jabłek jest bardzo wysoka, to co robią konsumenci? Ograniczają zakupy. Zatem wielkość popytu jest mała. Przyjmijmy, że przy wysokiej cenie wielkość popytu wynosi 500 jabłek. 500 jabłek. Z tym trzeba uważać. Wielkość popytu wynosi 500 jabłek, a nie popyt wynosi 500 jabłek. Popyt to cała zależność. Kiedy chodzi o konkretną ilość, mówimy wielkość popytu. Przy cenie 5 dolarów, wielkość popytu wyniesie 500 funtów. A przy cenie 1 dolara, wielkość popytu wyniesie, powiedzmy, 4000 funtów. A więc nasza krzywa popytu wygląda tak. Spróbuję jeszcze raz, żeby była mniej wyboista. Nasza krzywa popytu może wyglądać tak. Podpiszmy. Krzywa. Popytu. Teraz krzywa podaży. Otóż jest cena, przy której nie opłaca się produkować jabłek. Powiedzmy… 50 centów. Przy cenie 50 centów nawet nie pomyślimy o produkcji jabłek. Jeśli cena funta jabłek podskoczy do 1 dolara, będziemy skłonni dostarczyć na rynek 1000 funtów. I ta wielkość będzie rosła w miarę wzrostu ceny. To jest krzywa podaży. Mówiąc my, mam na myśli wszystkich producentów na rynku. Krzywa może być dla konkretnej firmy, kraju albo dla globalnego rynku jabłek. Ale w tym odcinku ustalmy, że mamy do czynienia z małym, dość odizolowanym miastem. Sprawdźmy teraz różne scenariusze. Co się stanie, jeśli dostawcy jabłek planujący swoją produkcję na przyszły tydzień uznają z sobie tylko znanych powodów że uda im się sprzedać jabłka co najwyżej po dolarze za funt. A skoro tak, skoro taką mają krzywą podaży, to postanowią dostarczyć na rynek tylko 1000 funtów. Tu są więc plany dostawców. Założyli cenę na poziomie 1 dolara. 1 dolara za funt. Co się wydarzy w tym scenariuszu? Skoro dostarczą na rynek 1000 funtów jabłek, to wielkość podaży wynosi 1000 funtów. Zapiszmy to. Jak będzie na różowo. W tym scenariuszu wielkość podaży… Wielkość podaży wynosi… 1000 funtów. A jaka jest wielkość popytu? Wielkość popytu. Popytu. To wszystko to scenariusz, w którym cena, cena wyjściowa ustalona przez dostawców, wynosi 1 dolara za funt. 1 dolar za funt. Za funt. Wielkość popytu przy tej cenie wynosi 4000 funtów jabłek. 4000 funtów jabłek. Co więc mamy na rynku? Mamy deficyt. Mamy deficyt. Mamy deficyt wynoszący 3000 jabłek. Przy tej cenie za dolara mnóstwo ludzi chętnie kupiłoby więcej jabłek. Dostawcy po prostu. Najwyraźniej nie przemyśleli tego dobrze, bo zabrakło jabłek. Co powinno teraz nastąpić? Mamy deficyt. Mnóstwo ludzi chce kupić jabłka, ale jest ich za mało. Co się zatem stanie w kolejnym tygodniu? Po pierwsze, jabłka na rynku natychmiast zdrożeją. i cena zacznie rosnąć. Ludzie tak bardzo będą chcieli kupić jabłka, że zaczną oferować wyższą cenę. Gdy cena zacznie rosnąć, producenci pomyślą ludzie nie mogą kupić jabłek, musimy zwiększyć dostawy. Zatem wielkość podaży także wzrośnie. Wzrośnie cena… Patrząc z perspektywy dostawców, wzrośnie cena i wielkość podaży. Przesuną się po tej krzywej tutaj i deficyt się zmniejszy. Oddalą się od sytuacji deficytu cena i wielkość podaży nieco wzrosną. Załóżmy, że cena wzrośnie do 2 dolarów, a wielkość podaży wzrośnie do 1900 i nagle deficyt znacznie się zmniejszy. Jak widać, zbliżamy się do ciekawego punktu. Ale do niego nie dojdziemy. Jeszcze nie teraz. Weźmy inną sytuację. Załóżmy, że potem wszystkim cena i ilość jabłek na rynku rosną tak bardzo, że wychodzą Ponad ten ciekawy punkt. Przed kolejnym tygodniem dostawcy mówią: Ludzie tak bardzo chcą kupować nasze jabłka, że cena osiągnęła aż 3 dolary, a taka cena jest bardzo dla nas opłacalna, więc dostarczymy na rynek, więc dostarczymy na rynek. Wezmę jakiś nieużywany kolor. Więc dostarczymy. Przy cenie 3 dolarów za funt spróbujemy sprzedać 3000 funtów jabłek. Taki mają plan na przyszły tydzień. Co się stanie przy cenie 3 dolarów? To nasz bieżący scenariusz. Cena 3 dolary. Cena wynosi teraz... Cena wynosi teraz 3 dolary za funt. W tej sytuacji wielkość... Wielkość podaży... Wielkość podaży wynosi 3000 funtów. 3000 funtów. A jaka jest wielkość popytu? Wielkość popytu… Wielkość popytu… jest teraz dużo niższa, bo cena jest wysoka. Konsumenci wolą kupić coś innego zamiast jabłek, bo nie stać ich na nie. Dlatego wielkość popytu wynosi teraz mniej więcej 1300. 1300 funtów. Jaką teraz mamy sytuację? Mamy dużo większą podaż… Dużo większą wielkość podaży, niż wielkość popytu. Na rynku pojawiła się więc… Pojawiła się więc nadwyżka. Mamy zatem nadwyżkę… Niepotrzebna ta linia, to wciąż ten sam scenariusz. Mamy zatem nadwyżkę… Jak dużą? 3000 odjąć 1300 równa się 1700 funtów jabłek. Co się dzieje w sytuacji nadwyżki rynkowej? Jabłka są produktem nietrwałym. Więc dostawcy mogą wpaść w panikę i zacząć obniżać cenę, aby przyciągnąć konsumentów. Zatem obniżają cenę. Poza tym w sytuacji spadających cen i piętrzących się stosów psujących się niepotrzebnych jabłek, wielkość podaży wielkość podaży także spadnie. Będą produkować mniej jabłek. Dostawcy przesuną się w tę stronę wzdłuż krzywej podaży. A gdy cena. A gdy cena spada… Gdy cena spada, co się dzieje z wielkością popytu? Oczywiście rośnie. Tutaj cena była zbyt wysoka i dostawcy zostali zmuszeni do obniżki. To zmniejsza wielkość podaży, więc idziemy w tę stronę i zwiększa wielkość popytu, więc idziemy w tę stronę. Jeśli cena spadnie do zbyt niskiego poziomu, na rynku pojawi się niedobór, więc cena wzrośnie, co zachęci dostawców do zwiększenia wielkości podaży. Jednak wyższa cena spowoduje zmniejszenie wielkości popytu. Jak widać, wszystko zmierza do punktu, w którym obie krzywe przecinają się. Zaznaczę go. Wszystko zmierza do tego punktu tutaj. Jest to punkt, w którym podaż. Jest to cena, przy której wielkość podaży zrównuje się z wielkością popytu. Ta cena dla. Tego scenariusza wypada tu mniej więcej na poziomie 2 dolarów i 15 centów. Zatem 2 dolary i 15 centów to tak zwana cena równowagi rynkowej. Cena równowagi rynkowej. Tu cena równowagi wynosi 2 dolary i 15 centów za funt i jest ceną, przy której wielkość podaży zrównuje się z wielkością popytu. Natomiast ta ilość... Ilość, przy której wielkość podaży zrównuje się z wielkością popytu, to ilość równowagi. Ilość równowagi. Ta ilość wynosi tutaj jakieś... za nie wiem... 2200 funtów. Przy innych czynnikach stałych jest to dobra sytuacja zarówno dla konsumentów, jak i producentów produkują 2200, sprzedają po tej cenie i wszyscy są szczęśliwi, bo nic się nie marnuje.